Istnieje cała ekonomia platform, której najbardziej istotnym przykładem jest GAFA. Tak, to zagadnienie uważa się za kluczowe dla współczesnej gospodarki. Oglądając ten film też korzystamy z platformy. Ma to istotne plusy, na przykład zapewne nie płacisz za oglądanie tego filmu. Ma też pewne minusy, na przykład za chwilę pewnie będziesz zmuszony obejrzeć reklamę. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do oglądania. GAFA. Ekonomia platform to działalność gospodarcza i społeczna, która ułatwiają platformy. Takie platformy to zazwyczaj cyfrowi łącznicy między użytkownikami. Nie robią tego jednak za darmo. Zdecydowanie najpowszechniejszym typem są platformy transakcyjne. Przedsiębiorstwa te organizują przestrzeń do wymiany. To taka forma współczesnego cyfrowego targowiska. Podobnie jak na typowym targowisku obowiązuje tutaj opłata transakcyjna. Czasem jest to oczywiste i jest to jasno komunikowane. Cennik wisi na cyfrowych drzwiach. Czasem jednak jest to ukryte, jak w przypadku Google i Facebooka, gdzie nie płacimy wprost, a płacimy naszymi danymi. Niektóre zasady rządzące działaniem platform cyfrowych różnią się znacznie w porównaniu z tradycyjnymi modelami biznesowymi. Sprzedaż wyrobów lub usług ma kluczowe znaczenie dla większości tradycyjnych biznesów, podczas gdy w przypadku platform transakcyjnych kluczową rolą jest łączenie różnych grup użytkowników. Na przykład tradycyjna firma zajmująca się przewozami osób sprzedaje usługi taksówkowe, podczas gdy firma platformowa może łączyć kierowców z pasażerami. Model biznesowy platformy obejmuje czerpanie korzyści z platformy, która umożliwia interakcję dwóm lub więcej grupom użytkowników. Model jest starszy niż internet, na przykład, Gazeta z Sekcji Ogłoszeń Drobnych skutecznie wykorzystuje model biznesowy platformy. Inną wyróżniającą cechą modelu biznesowego platformy jest to, że kładzie on nacisk na efekty sieciowe i współzależność popytu między różnymi grupami korzystającymi z platformy. Dlatego, w przypadku działalności związanej z platformami, często sensowne jest udostępnienie bezpłatnych usług jednej stronie platformy. Na przykład, użytkownikom serwisu społecznościowego. To związane z tymi usługami jest nadwyżką równoważonym dodatkowym popytem, tworzonym przez dużą bazę użytkowników po stronie reklamodawców, którzy korzystają z platformy jako sposobu dotarcia z reklamą do swoich klientów. Dlaczego to się opłaca? Stworzenie platformy zapewnia monopol jej operatorowi. Ten monopol ogranicza się tylko do platformy. A co, jeżeli platforma jest liderem na rynku i ma bardzo duży udział w tym rynku? Jak to wygląda w poszczególnych przypadkach, przeanalizuję na przykładzie modeli biznesowych GAFA – Google, Amazon, Facebook i Apple. Model biznesowy opisuje sposób, w jaki organizacja tworzy wartość w kontekście ekonomicznym. Proces budowy i modyfikacji modelu biznesowego nazywany jest również innowacją modelu biznesowego i stanowi to część strategii biznesowej. Innymi słowy, na czym zarabiają te firmy? Na czym polega ta innowacja, którą zastosowały? Spójrzmy na GAFA. Apple to wydaje się oczywiste. Na telefonach i komputerach. Tak, to prawda, jednak nie cała. Prawie 40% dochodów Apple to prowizja od aplikacji w cyfrowym sklepie Apple. Apple Store to klasyczna platforma. Łączy różne grupy producentów aplikacji i ich użytkowników. Można tam być obecnym, tylko gdy zapłaci się opłatę dla Apple. Amazon? Jego model biznesowy to w zasadzie sklep internetowy, w dodatku taki, który sam zarządza swoimi zapasami. Ale w coraz większym stopniu dla tego przedsiębiorstwa liczą się usługi cyfrowe Amazon Cloud, które również mogą być traktowane jako platforma łącząca użytkowników oprogramowania i ich producentów. Ponownie, za prowizją dla Amazona. Facebook i Google mają podobne modele biznesowe. Zarabiają na danych pozyskiwanych od użytkowników, Dlatego mamy poczucie, że korzystamy z tych usług bez opłaty. Płacimy jednak naszymi danymi, które następnie są sprzedawane przedsiębiorstwom, a te za pośrednictwem wyszukiwarki oraz portalu dostarczają nam reklamy. W przypadku Google wykorzystywana jest jeszcze jedna platforma działająca na tej samej zasadzie jak sklep z aplikacjami Apple. Google jako platforma cyfrowa dystrybuuje aplikacje na urządzania z systemem Android czyli systemem operacyjnym, którego jest właścicielem. A ile to kosztuje? Jeśli płacą za aplikację, to ilość ceny, czyli wartości jest zatrzymywane przez operatora danej platformy. Jest to między 15 a 25% ceny detalicznej. W przypadku platform, które oferują dane służące do pozycjonowania reklam, cena zależy od potencjału reklamowego poszczególnego klienta. Szacuje się, że jest to zazwyczaj około kilkudziesięciu dolarów od osoby. I to właśnie jest ta cena. jaką gospodarka płaci za obecność platform. Czy można coś z tym zrobić? Tak, są na to dwa sposoby. Więcej tutaj.